Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim nowym kanale. Tak, to jest zajawka tego, co dopiero nadchodzi. Na początek kilka pytań. Dlaczego założyłam ten kanał? Dlatego, że chcę się z wami podzielić tym, co mnie interesuje, tym, co mnie pasjonuje, tym, co mnie inspiruje i tym, co po prostu kocham. Jaki jest mój cel? Cóż, chyba po prostu stworzyć tutaj taką, wiecie, małą albo większą niż małą? rodzinkę, żebyśmy mogli mieć takie miejsce w internecie, gdzie dobrze się czujemy, gdzie możemy mieć wolność słowa nie raniąc innych, gdzie możemy szerzyć miłość, której mam wrażenie, że czasem brakuje w dzisiejszym świecie, żebyśmy po prostu mogli stworzyć taki własny, dobry świat pełen, wiecie, good vibes only. Także co? Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej, że będziemy się tutaj wszyscy świetnie bawić. No i do zobaczenia w pierwszych odcinkach, w pierwszych filmikach na tym kanale. Pa! Miłego dnia!